Dzisiaj są moje urodziny Które obchodzą bez rodziny Daleko, wysoko, wśród manowców w pokoiku Na wieży hangaru dla szybowców Zupełnie tu nieźle jest mi Orkanki mi służą do gry Na twarzy obeschły już łzy. Już warg nie zagryzam do krwi, zupełnie tu nieźle jest mi. Organki mi służą do gry, na twarzy obeschły już łzy, już warg nie zagryzam do krwi. Niech żyje Polska, niech żyje Polska, i ty, co rodzisz się, żyj. Niech żyje Polska, niech żyje Polska, będziemy razem żyć. Niech żyje Polska, niech żyje Polska i Ty, co rodzisz się, żyj. Taram, tararim, tararam. Taram, tararim, tararam. się i zejdę w doliny Zaludnione roboty poszukać cichej narzeczonej Jak los będę pukał do drzwi Aż wreszcie otworzysz mi ty I powiesz miły mu, witaj mi Czekałam wiele nocy i dni jak los będę pukał do drzwi Aż wreszcie otworzysz mi ty I powiesz mu, witaj mi Czekałam wiele nocy i dni Niech żyje Polska, niech żyje Polska I ty, co czekasz, żyj Niech żyje Polska, niech żyje Polska, będziemy razem żyć. Niech żyje Polska, niech żyje Polska i ty, co czekasz, żyj.